Jakiś jestem nieroz, nierozciągnięty na, na, na ustach. Cześć, witajcie z tej strony, Jakub Kucner, witam Was w najsłodszym programie w polskim i nie tylko polskim internecie. Miał, uwaga, oszczędny czy rozrzutny? Dobre pytanie. Jak trzeba, tu lubię zaszaleć i wydać pieniądze na jakieś głupoty, ale jak trzeba, wiadomo, e, gdzieś tam przypilnować wydatków, no to też potrafię to zrobić, e, więc nie jestem typową zutuwą poznańską, żeby nie było. E, kolejne pytanie. Po co Ci taniec z gwiazdami? E, <grywka> Tak, już odpowiadałem na to pytanie. Znaczy zastanawiałem się nad tym, jeszcze zanim podjąłem decyzję, czy wziąć udział w Tańcu z gwiazdami, takim jednym z głównych czynników było no też to, że jako mały chłopiec w życiu bym wtedy sobie nie wymarzył, że będę mógł tańczyć w takim programie, więc to jest też jakieś spełnienie, pewnie jakichś marzeń z okresu, jak byłem trochę, może nie dzieciństwa, ale byłem trochę młodszy. No i też nauka tańca, bo e, nigdy nie ukrywam, nie byłem królem parkietów. I zawsze jednak e, musiałem trochę więcej się napić, żeby potańczyć. Moja mama się śmieje, ja też gdzieś mówiłem też, że najlepiej mi tańczę po 24 na weselach. Ale myślę, że to tylko nie ja. E, no i gdzieś zawsze tego tańca się trochę, wydaje mi się może, że nie żebałem, ale od niego raczej uciekałem, więc e, to jest wyzwanie. Czy Karolina jest zazdrosna o lękę? <laughs> Karolina sama była tancerką, tańczyła, brała udział w nawet amatorskich mistrzostwach. Ona jest z tańcem bardzo dobrze za pan brat, na pewno tańczy dużo lepiej ode mnie. I ona wiesz, czym to się je wie, na czym to polega, bo jeździła też na turnieje taneczne. I poza tym poznała Lękę też ostatnio. Lęka jest niesamowitą osobą, niesamowitą dziewczyną, więc złapały fajny, wspólny, wspólny język. Lęka ma na planie męża, ale muszę powiedzieć, że Janek jest zazdrosny o Lękę też, tak. Jak my coś tam robimy, nawet go czasami podpuszczamy, że się gdzieś tam przytulimy, coś, to on tam od razu zawsze jest czujny, tak. Jest zazdrosny, ale Lęka mu Mówię, że dobrze przynajmniej mu to wyjdzie na zdrowie. Jak zostać misterem Polski? Hmm. Ja w 2015 roku brałem po raz pierwszy udział w konkursie mistera Polski. Wtedy nie znałem żadnego miejsca. Wygrał e, mój e, bardzo dobry kolega Rafał Jąkisz, którego pozdrawiam jak będzie oglądał. E, i w 2017 roku wystartowałem raz jeszcze, no i dlaczego wygrałem? Ponieważ no, żeby zostać mistrzem Polski, po pierwsze trzeba, no oczywiście liczy się też prezencja, trzeba e, jakoś wyglądać. Ja też przez te dwa lata zrzuciłem sporo kilogramów, bo jak startowałem po raz pierwszy, to pewnie każdy z was wie, e, miałem sporą nadwagę, bo ważyłem ponad 90 kg i wyglądałem zupełnie inaczej niż, e, niż później. Ale zmieniłem się, ale ja też mówię, że nie zmieniłem się nie tylko fizycznie, ale zmieniłem się też Jakoś tak wewnętrznie, z takiego chłopca, który był po raz pierwszy w konkursie mistera Polski, mała potwierdza, zmieniłem się przez te dwa lata i z takiego chłopaczka stałem się mężczyzną. No i przede wszystkim też wyznaczyłem sobie cele, co jako mister Polski chciałbym zrobić, więc to na pewno miało ogromny wpływ. Jak tak naprawdę jest w grabinie? Ja jestem zachwycony pod tym względem, że pamiętam swój pierwszy dzień na planie serialu M jak Miłość, pamiętam jak przyjechałem oczywiście zestresowany też, no bo nikogo nie znałem i pamiętam jak bardzo fajnie zostałem przyjęty przez wszystkich przez wszystkich ludzi na planie, przez aktorów, przez reżysera i ten pierwszy dzień był takim dniem przełomowym, bo wtedy zrozumiałem, że będzie fajnie, że jednak nie będę, poradzę sobie, bo wiadomo, no człowiek ma zawsze stres w sobie, znajduje się w nowym miejscu, co jest najfajniejsze, że tak jak byłem młodszy, oglądałem gdzieś tam czasami ten serial M jak Miłość, ponieważ moja mama oglądała, jeszcze jak byłem w podstawówce, no i w życiu bym sobie wtedy nie pomyślał, że po iluś tam latach, mimo że zawsze chciałem iść w kierunku aktorskim i kończyłem liceum teatralne, potem byłem w studium aktorskim, potem w grupie teatralnej w Poznaniu jeszcze, studium aktorskie kończyłem we Wrocławiu, to gdzieś tam miałem jakieś epizodyczne role, jak byłem na studiach humanistycznych, ale w życiu bym nie pomyślał, że po iluś tam latach będę mógł stanąć na planie z aktorami, których kiedyś oglądałem razem z mamą. Dostałeś propozycję walki na Fave MMA, co robisz? <gryzny> Zależy z kim. Ostatnio słyszałem, że Adam Małysz ma też walczyć. Więc gdyby Adam Małysz walczył, to może bym wziął w tym udział. Ostatnio po tańcu z gwiazdami schudłem prawie 6 kilo, więc myślę, że łapałbym się już na tą wagę taką 75. 70... 5 kilo pewnie. Mój wujek był dosyć dobrym bokserem i czasami mnie boksu uczył trochę, więc jak byłem takim chłopakiem, gdzieś 15-letnim, to tam trochę tych takich podstaw bokserskich załapałem, więc myślę, że jakbym dostał propozycję mojego fajnego przeciwnika, to czemu nie. Czy zdarza ci się chodzić w domu na golasa? O kurde, w gaciach tak. <grym> Ale na golasa nie pamiętam kiedy ostatni raz, chociaż jak byłem sam. Jakiś czas temu faktycznie miałem weekend, to chyba się pamiętam, że z prysznica przeszedłem gdzieś na golasa, ale jak już to bardziej w, go, w majteczkach, czy, czy tam w bokserkach, jak to woli, ale na golasa tak nie, nie jakoś nie, nie lubię chodzić ze wszystkim na wierzchu. Najseksowniejsza mi z Polski to O kurde. Słuchajcie, no znam, znam e, ostatni Miss polski, więc no nie mogę powiedzieć, która jest najseksowniejsza, bo się obrażam na mnie, a ta co powiem to pewnie nie, ale cała reszta tak. E, nie, ja myślę, że ostatni, ja byłem, e, poznałem pierwszą Miss polski w 2015 roku i to była Magdalena Biękowska. Uh -huh. i Magda jest naprawdę bardzo fajną, fajną dziewczyną, e, myślę, że była jedną z lepszych mis Polski na pewno w, w ostatnim czasie. No i poza tym jest trzecią wicemis Supranational, więc osiągnęła też bardzo dobry wynik na konkursie międzynarodowym. E, no i, ale myślę, że ostatnio też Olga Buława, obecna mis Polski, jest bardzo fajną dziewczyną, e, bardzo, dobrze, e, bardzo dobrze wygląda, ma bardzo fajny charakter, bardzo fajne podejście do życia, więc myślę, że to jest też, to jest też taka mis Polski, która, która może być zapamiętana i myślę, że jak dobrze wykorzysta ten swój czas, to to będzie naprawdę ok. No. Jakim byłeś dzieckiem. E, więc y, pamiętam, jak mój tata e, kupił kamerę e, sobie taką e, f, do nagrywania. To była jedna z pierwszych kamer e, w Polsce i e, gdzieś nagrywał film, jak ja co chwilę do niego podchodziłem i mówiłem, tata, pokaz, pokaz. Jeszcze miałem problemy z wymową i na przykład jak mówiłem szafa, to mówiłem safa na szafę. I ja tak śmiesznie mówiłem pokaz, pokaz i chodziłem przez dwie godziny i marudziłem mu cały czas aż on się wkurzył w końcu i, i coś tam pamiętam, dał mi tą kamerę i okazało się, że ja tę kamerę rozwaliłem, bo ona spadła, więc był, miałem karę przez rok czasu. Ale e, nawiązuję do tego, że byłem, tak, byłem takim marudnym dzieciakiem, że lubiłem, e, lubiłem chodzić i męczyć trochę, ale pamiętam ten czas i to był wspaniały czas e, też spędzony z moimi dziadkami, bo jednak oni e, przez ten okres bardzo dużo się mną zajmowali, ponieważ mieszkali na wsi, a ja nie chciałem przebywać w Poznaniu. Więc, dopóki jeszcze nie chodziłem do szkoły, to tam z siostrą bardzo dużo u nich czasu byliśmy i to był najpiękniejszy czas. I ja myślę, że to będę zawsze do końca życia wspominał, zawsze jak jedziemy do Skoków i odwiedzam te miejsca, to taki sentyment się pojawia i łezka wokół. No i też tęsknota za dziadkami, bo niestety już ich, już ich nie ma. Dlaczego nie zostałeś księdz? Pamiętam, że mój ksiądz, który nas uczył w liceum, był takim. Miał bardzo mocny charakter, miał bardzo mocne zasady, on, on mnie namawiał, mówi, Kuba, no moim zdaniem to nie byłby zły pomysł dla Ciebie, żebyś poszedł do seminarium, ale ja sobie tak wtedy pamiętam, że myślałem nad tym, długo się zastanawiałem, no i potem przyszła moja pierwsza miłość, zakochałem się, no i jakoś temat y, księdza y, odszedł dalej, ja nie powiedziałem rodzicom, i przyszedłem do nich, nie powiedziałem, słuchajcie, mam pomysł, żeby pójść do seminarium. Oni nie, oni tego nie wiedzieli, nie wiedzieli, że ja na czymś takim myślę. Może gdzieś tam się w głębi, nie rozmawiałem nigdy z nimi na ten temat, więc też nie wiem do końca, czy oni wtedy myśleli, że ja o czymś takim myślę. Komu jeszcze chciałbyś pomóc? O, to jest bardzo dobre pytanie, bo ostatnio się nad tym E, też zastanawiałem. Na razie na, nie będę zmieniał e, jakby osób, którym, e, którym pomagam, którym pomagamy, bo jest to na pewno Gambia, e, jest to obóz Sumbala, ponieważ tam, nie wiem czy większość z Was wie o tym czy nie, e, byliśmy kilka razy z misją e, taką, no, niehumanitarną, ale z misją pomocową dla jednej ze szkół. E, no i na pewno będzie to Gambia, e, cały czas nad tym pracujemy. W drugiej połowie roku chcielibyśmy polecieć po raz czwarty, zebrać pieniążki na kontener, mam nadzieję, że się uda. Już z naszą fundacją Power Changers. No i dalej mojej oczywiście podopiecznej ze stowarzyszenia małych Braci Ubogich pani Ani, bo też jestem wolontariuszem w tym stowarzyszeniu, z którym stworzyliśmy w listopadzie 2017 roku kalendarz łączymy pokolenia. No i myślę, że to są na razie osoby, na których się miejsca, osoby, na których się koncentruję, dlatego że no jak jest za dużo tego wszystkiego, to potem człowiek nie jest w stanie pomóc wszystkim. Nadaj imiona naszym kotom. Ona mi wygląda na Fionę. Tak. To mi się kojarzy z taką typową Fioną, więc mamy Fionę. Tutaj mamy... Ona mi się bardziej kojarzy z jakąś panterą, z czymś takim, więc niech będzie... E, czarnuszka. Trzecia jest bardziej przytulaśna, czyli może nazwiemy ją... E,